Czy jak stwierdzili Ci obecność THC w moczu na badaniach kierowców WOMP i to jeszcze po nieskutecznej detoksykacji, to czy odwołanie do Instytutu Medycyny Pracy z reguły w Łodzi, ma jakiś sens? Zapytanie mojego widza. Witam, oglądałem pana filmy na YouTubie i postanowiłem napisać i się poradzić. Zatrzymano mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem marihuany. Byłem w WOMP-ie na badaniach do których się przygotowałem, czyli zastosowałem detoksykację z marihuany. I dzień przed wizytą w womp zrobiłem sobie test panelu narkotycznego w innym szpitalu na mocz i wynik miałem negatywny. Natomiast w womp po oddaniu moczu na następny dzień wynik wyszedł pozytywny. Używałem środków ściągniętych z Amazona na permanentne przeczyszczenie Stinger 5 razy Detox i pytanie jest teraz, czy jest sens odwoływać się od tego orzeczenia negatywnego uwzględniając, że mam wynik badania ze szpitala, w którym miałem wynik negatywny na obecność narkotyków. Orzeczenie lekarskie dostałem wczoraj i mam 14 dni, czyli dwa tygodnie, żeby się jeszcze odwołać. Czy ostatecznie, jakbym się odwołał i pojechał do Łodzi, to czy tam też robią badania na obecność narkotyków z moczu. I moja odpowiedź tutaj jest bardzo prosta Według mnie, po takim pozytywnym wyniku testów narkotykowych nikt tam nie będzie się fatygował i robił ci powtórnych testów jakichś sprawdzających, tylko będą żądać to, co jest w rozporządzeniu, czyli rocznej, udokumentowanej abstynencji narkotykowej. Oczywiście, jak się uprzesz to <słuch> klient nasz pan, dasz tam kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt złotych i panel narkotykowy być może zrobią, natomiast nie ma to żadnego znaczenia orzeczniczego. Oczywiście, jak chcesz się odwołać od orzeczenia w WOMP-u i pojechać na badania do Instytutu, nie mogę Ci tego zabronić. Masz takie swoje prawo, pełne prawo. Jest to napisane w pouczeniu na orzeczeniu, które otrzymałeś, ale z dużym prawdopodobieństwem wynik będzie negatywny, czyli prawa jazdy nie odzyskasz. Również, być może nie dla Ciebie istotną jest informacja, że tania to zabawa nie jest. Jest to co najmniej jakiś jeden dzień stracony w mieście, w którym jest instytut. Samochodem nie pojedziesz, czyli albo autobus, albo pociąg, albo ktoś musi cię tam zawieźć. I przy okazji tutaj widać zdecydowanie małą skuteczność tych środków mających przyspieszyć oczyszczenie się organizmu z metabolitów marihuany, o którym mówiłem kiedyś w innym filmie. I najskuteczniejsza jest zwykła abstynencja. Im dłuższa, tym lepsza ale tutaj y, niestety, w tym przypadku uważam, że będą żądali rocznej abstynencji y, narkotykowej. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jak coś masz do powiedzenia na temat y, przypadku tego widza, na temat tych różnych ciekawych środków, na detoksykacje, które według mnie y, nie działają w ogóle lub bardzo słabo. Napisz to w komentarzu do tego wideo. Oczywiście kolejny filmik tutaj y, po kliknięciu w ten kwadracik lub subskrypcja mojego kanału Lekarz Medycyny Pracy i oczywiście wtedy kliknij w ten dzwoneczek jeżeli już moim subskrybentem jesteś, a wtedy każdy materiał ukaże się zaraz po jego premierze.